Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę powiadam wam Bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego Jeszcze raz wam powiadam Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego Gdy uczniowie to usłyszeli przerazili się bardzo i pytali Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich. Zaprawdę powiadam Wam. Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, Wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Życie ludzkie jest drogą. Najważniejszy w podróży jest sprecyzowany, jasno określony cel podróży. Kiedy wybieramy się w drogę, Trzeba liczyć się z kosztami, jakie przyjdzie nam ponieść. Czas, zmęczenie, często także zasoby finansowe, ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Wszystko to trzeba brać pod uwagę, ruszając w drogę. Droga musi kosztować. Oczywiście są i tacy, którzy wolą siedzieć w wygodnym fotelu przed telewizorem, a swoją drogę ograniczają do minimum. Ten, kto siedzi całe życie w czterech ścianach własnego świata, nigdy nie doświadczy piękna, które przekracza jego własny, ciasny świat. Nie da się poczuć klimatu, jerozolimskich uliczek i dotykać miejsc, w których był Jezus za swojego ziemskiego życia, siedząc przed telewizorem lub komputerem. Nie można doświadczyć pięknej potęgi Alp, oglądając jedynie filmy przyrodnicze. Film może oczywiście rozpalić apetyt, ale nigdy go nie zaspokoi. Podobnie jest w życiu duchowym. Sama lektura Biblii niczego nie wyczerpuje, ale jedynie pomaga nam wzmożyć nasz apetyt na żywe spotkanie z jego autorem. Warto się zdecydować na tę podróż, gdyż nagroda, jaka czeka tych, którzy dojdą do jej celu, przekracza nasze ludzkie wyobrażenia. Jeszcze jedna ważna, dobra nowina, która płynie z dzisiejszego fragmentu. Kto może się zbawić? pytają apostołowie. U ludzi to niemożliwe, odpowiada Jezus, ale u Boga wszystko jest możliwe. Mamy gwarancję, jakiej nie jest w stanie dać żadna firma ubezpieczeniowa na ziemi. Gwarancję, że w tej podróży będzie towarzyszył nam Bóg i to On za nas dokona wszystkiego, co potrzeba, abyśmy osiągnęli zbawienie nam pozostaje tylko ruszyć w drogę, no to to dzieła.